No, cześć ekipa. Dzisiaj hangout bardzo krótki, zbliża się święto 11 listopada, jutro też jakieś ostatnie zakupy, natomiast musisz chyba być z księżyca, jeżeli nie zauważyłeś, co się ostatnio dzieje, a mianowicie protest funkcjonariuszy policji wiadomo, strajkować nie mogą strajkować policja, nie może to wybrali inną ciekawą formę protestu moim zdaniem, no, zajebistą I, i sam wiesz, zaczęło to się w Łodzi ale w końcu psia grypa, jak to psia grypa przediosła się na całą Polskę i zacząłem już czuć pismo nosem, jak do mnie, do lekarza zaczęli się zwracać zaczęli się nagle rejestrować, funkcjonariusze No, co było zrobić? Co było zrobić? Przyszło gdzieś przez 3 dni ze 30 osób i każdy z nich miał jakiś tam oprócz, że tak powiem, innego celu jakiś słuszny powód zdrowotny, a to najczęściej bolące plecy, a to przychodzili jacyś przeziębieni a to ludzie tacy czy owacy i y, oczywiście chociaż przyszli do mojego gabinetu to byłbym tutaj jakimś faryzeuszem gdybym wziął chociaż 5 złotych czy złotówkę za, za zbadanie i wystawienie tam stosownego dokumentu natomiast poświęciłem trochę poświęciłem trochę y, że tak powiem czasu, żeby z tymi ludźmi pogadać i co się okazuje? No, powiedzmy 4 lata, 3 lata, 2 lata Wszystko się tam kręci koło tych nieszczęsnych 3000 zł. Y jeszcze wtedy mieli mało nadzieje, że Pan Jankowski coś y ukręci, no ale y naprawdę ci ludzie byli zdesperowani. Kurde, te trzy troszeczkę kurde mało. Cześć Damian, weteran, kurde na szczęście już multiselect za tobą Dajcie tylko znać na czacie, czy mnie słychać Dajcie znać na czacie, czy mnie słychać w miarę uczciwie, bo, bo mówię, nieraz się nagadałem i, i nie było zbyt yy, ciekawie. Także mówię, mam swój udział w tym yy, w tym proteście, około 30 zwolnień ale nie mogę powiedzieć, zachowali się też elegancko ponieważ tam z 10 wystawiło mi fajne pozytywne recenzje także w pewnym sensie można by powiedzieć, że, że za darmo tego nie zrobiłem jakieś Wedza Wet. Także co najmniej poznałem 30 nowych osób, które, które pojawiły się w mojej skromnej firmie czy to porozumienie coś da, czy nie da? Szczerze mówiąc, na razie została załatwiona sprawa finansowa. Tutaj kolega Marcin z naszej elitarnej grupy, ładnie to wszystko relacjonował. Wyjdzie tam jakieś 650 zł brutto, żeby było jasne. 650 brutto, daj mi jakieś 20% Czyli być może jakieś 500 stówek na łapę, na łapę skapnie, prawda? Wiadomo, że ci najdłużej pracujący być może dostaną trochę więcej, ci najkrócej trochę mniej, ale już nie będzie tego dziadostwa totalnego, kurde, jak yy, no, jakby to powiedzieć, tego totalnego dziadostwa, że policjant yy, się zachowuje, znaczy, nie tyle się zachowuje, co musi się zachowywać, jak żebrak. Pamiętam jeszcze za komuny taki był dowcip, że Polska to jest państwo policyjne, ponieważ policjant za zarabiał więcej od nauczyciela. Teraz to trudno powiedzieć, jak te zarobki się tam mi przedstawiają, natomiast natomiast no, to co ostatnio było, to była totalna nędza. A mm, poprzedni rząd jeszcze przy okazji do, dorzucił do pieca, zabrał emerytury po 15 latach, żeby było jasne mało kto na te emerytury po 15 latach yy, z mundurowych chodził to już tylko naprawdę tacy, co się dostali przez przypadek już siedział jak na tych rozpalonych węglach, żeby żeby spierdolić, czy z wojska, czy z policji, czy tam z jakiegoś innego mundurowego, że tak powiem regimentu, prawda? Natomiast, tak jak ja w wojsku odsłużyłem 22 lat, 22 lata, ale mówię, to co zrobili, że 25 lat i dopiero po 55 roku życia, to uważam, że trochę długo, czyli jakby zrobili to, co teraz jest w postulatach, że 25 lat, ale służby, niezależnie od tego, czy zaczynasz w wieku lat 20, czy 25, czy 30 no to, no to kurde, uważam, że to by był jakiś nawet w miarę rozsądny, że tak powiem w miarę rozsądne rozwiązanie. No, Co wam mogę powiedzieć, tutaj ktoś z grupy wrzucił taki fajny obrazek mundurowi dziękują rządowi, prawda, Teraz, na siłę że tak powiem, próbuje się tych chorych uzdrowić. No, uzdrowić można tylko nieformalnie, prawda, ponieważ, teoretycznie według przepisów jest tak, że zmienić decyzję może jedynie lekarz, który zwolnienie wystawił. Prawda? Natomiast, no, sam jestem ciekawy, jak te marsze, Wielkanocne, czyli, czyli tych wszystkich narodowców, czy jakichś tam innych ciekawych grup, o Ptasia Grypa, Psia Grypa, żeby kurde było widać o co chodzi. Jak tych wszystkich narodowców, czy jakichś innych, będą tam pilnować? Bo nie wyobrażam sobie do tego celu wojska, czy funkcjonariuszy wziętych za biurka. No, no, bądź co bądź, do tego jest prewencja, a nie jakieś tam inne formacje, które które, że tak powiem, nie są do tego szkolone, prawda? Bo, bo dojdzie do takiej patologii, że ci z prewencji pójdą za śledczych, prawda? No i, i dopiero wtedy będzie totalna kołomyjka. Dobra, yy, i w zasadzie to wszystko, co miałem tutaj powiedzieć o tym o tym proteście no, no, no wszystko dobre, co się dobrze kończy mówię, życzę wszystkiego najlepszego Byłbym tutaj jakimś obłudnikiem, gdybym uważał, że nawet te 3,5 tysiąca to jest jakaś tam kwota rzucająca na kolana Mówię to troszeczkę z pozycji gościa, który był po drugiej stronie, wprawdzie w wojsku, ale wie, jakie są te zarobki. Natomiast, przy okazji tego protestu, być może wie, że prowadzę badania ochrony, no i przyszło czterech, czy pięciu jakichś funkcjonariuszy, już takich, powiedzmy, aspirantów, czy nawet tam jakiś nadkomisarz, no i, i gadka, szmatka mówi, no, no chcą, czy nie są spierdalają po, po podwyżkach, prawda? I ile mógł pan Jankowski zrobić, to zrobił. Cieszyć się z tego trzeba bardzo, ale zobaczycie, że te podwyżki to są tylko takie drożyźniane jak już się dostaniesz, to zobaczysz, że owszem to będzie 3,5 tysiąca, ale powiedzmy masełko będzie 15 zł, prawda czy tam prądzik podrożeje, czy tam paliwko, prawda, no a to już nie są te czasy kiedy, sam pamiętam gdzieś początek lat 80 przepraszam, koniec lat 80, początek 90, służby mundurowe się trzymały razem, nie było za bardzo porównywania, że wojsko dostało mniej, strażacy więcej, no, czy policja mniej, prawda. Były tam jakieś różnice, ale, ale mimo wszystko trochę tych szacunek w społeczeństwie yy, policji był wyższy. Sam pamiętam, że tam no, wstyd teraz mówić, ale gdzieś tam popiłem w jednostce, to mnie po prostu yy, wróciłem samochodem wypity, z, z przodu był radiowóz, jechał i nikt mnie kurde nie tknął, prawda, sytuacja dzisiaj, gdybym coś takiego opowiedział, to bym przypuszczał, że wkopał tych ludzi, a sam poszedł do więzienia. Dobra, jak są pytania, to robimy krótką sesję pytaniową Także mówię, sam jestem ciekaw, jak się to 11 listopada odbędzie, bo mówię, większość zwolnień co dawałem, to była do 13 listopada, do 14 listopada, ktoś tam wziął do 21 listopada, czyli tak za bardzo do pracy chory teoretycznie powrócić nie może. Dobra, lecimy Lecimy z koksem, Mateusz z Zasias Zasias. Dzień dobry, czy prowadzi Pan dalej szkolenia w celu dostania się do Policji? W przyszłym roku będzie moje pierwsze podejście. Mateusz, sytuacja jest w tej chwili na tyle dobra, że ludzie, którzy wystarczy, że śledzą ten kanał, dostają się, oczywiście trudno to porównać, wynik 40 moich elitarnych, tam z 20 takiego powiedzmy szkolącego się samemu, ale no raczej, raczej będę prowadził, jak, jak chyba, że policja w ogóle zrezygnuje z Multiego, ponieważ naprawdę nie jestem przekonany, czy te 500, przepraszam, 500 na rękę, 650 to będzie aż taką zachętą dla narybku, takiego jak ty. No, być może ugrają te 25 lat służby, niezależnie od wieku emerytalnego, prawda, czyli nie będziesz musiał czekać do 55 roku, czyli jak masz 8 na 20, no to idziesz, cyk, cyk, 45 i jakaś tam podstawa będzie. Home, horno? Wczoraj po rozmowie 191 punktów z rekrutacji czekam na komisję. Czy mam szansę załapać się w tym roku? Nie wiem, kurde. Nie wiem. Tomas, policyjny protest to jedyny który popieram. No, powiem szczerze, że e, odkąd pamiętam, że milicja zmieniła się w policję, to jest to jedyny protest, który sięgnął, że tak powiem, zenitu, prawda? Że, że, że te pensje policyjne sięgnęły bruku, sięgnęły dna i, i ci ludzie naprawdę byli zdesperowani. Póki jesteś jeszcze młody, nie masz małżonki, nie masz dzieci, to tam mówię, trzy tysiące jakby to powiedzieć, można tam i zabadziarzyć, można wypić, można przejeść Ale jak już masz powiedzmy, myślisz trochę poważnie, musisz wynająć mieszkanie, czy coś tam, to, to nie jest to za, za dużo, prawda? Klisiu, czy prowadzi Pan szkolenia? No, prowadzę też szkolenia, ale Klisiu, tu to, to mówię Ten hangout to taki raczej nie jest nie polega to na sprzedaży moich szkoleń, czy, czy zachęcie mnie do zapisania się, zainwestowania w elitarną grupę, tylko tak na bieżąco, póki jeszcze coś pamiętam chciałem trochę o tym policyjnym proteście powiedzieć. Siemanko Frugowski, Ty już chyba jesteś, o ile mi pisałeś, już jesteś ładnie czekasz na, na że tak powiem, na mundurek, prawda? Czekasz na rozkaz Damian, Damian weteran, także dobrze, żeś przeszedł ten multiselect Dzięki też za miły komentarz, także naprawdę jest fajnie Czy ciężko jest przejść PZP? W tej chwili nie jest już tak ciężko, no chyba, że jesteś zupełnym, nazwijmy to jakimś psychopatą, no ale gdybyś był psychopatą, to raczej byś nie przeszedł multiselektu Odwołuje się, bo nie zdałem, Grzegorz Bruczko, czyli okazuje się, że jednak są ludzie, którzy nie przechodzą PZP No, odwołanie ma spore szanse spore szanse, dla nieszkolonych to jest około 50%, prawda? Hmm. Dokładnie Mateusz, 600 zł dostaną komendanci i naczelnicy, a taki z niższą grupą zaszeregowania jak prewencja, to czy drogówka dostaną po 250. No, no nie wydaje mi się tutaj, nie wydaje mi się, że tak że masz rację, Wydaje mi się, że raczej tutaj będzie być jakaś tam gradacja ze względu na lata służby czy coś w tym stylu, ale tak na 100% to, to, to ci nie potrafię powiedzieć, bo, bo to wszystko jest takie trochę na razie palcem na wodzie pisane. Natomiast mówię, przejście po 25 latach bez limitu wiekowego to byłaby dobra sprawa na Marszu Niepodległości Obywateli, to raczej trzeba obywateli pilnować. No pewnie tak. Kali, mogę zrezygnować z rekrutacji w tej chwili, jak tylko komisja yy, mi pozostała. Damian, rezygnuj to szybko w podskokach, bo naprawdę no, to nie jest tak, że, że jak już pójdziesz na szkółkę poniosą jakieś koszty, blokujesz miejsce komuś tam, innemu, a tak szczerze mówiąc dziwi mnie, że się kurwa tyle naprężałeś tylko po to, żeby tam wymięknąć na, na, na finiszu. Prawda? Także, także uważam, że, że w, grzecznie bym przeprosił poszedł tam do jakiejś innej roboty i, i Damian ABG y, po ptokach HOMO 30 TWO 53 Sprawność, Psycholog 54, Rozmowa no bardzo dobrze. No wynik, wynik, jeżeli prawdziwy, to tylko mogę uścisnąłbym Ci rękę, gdyby nie to, że jestem po drugiej stronie monitora. Sharon Baron. Dokładnie, może zrezygnować w każdym momencie rekrutacji. Nawet więcej, jak już Cię wezmą, to też możesz zrezygnować i tyle, prawda. Tylko tylko po chuj się było naprężać. Patrzymy dalej, Witam Panie Darku, chciałem serdecznie podziękować za darmowe szkolenia, dobra robota, przeszedłem multi, rozbowa zdana na 51, teraz zostało PZP, Radom, ale w Kielcach. Dobra Łukasz, najważniejsze, że nie w Warszawie. PZP, Kielce, uważam, że jest w miarę normalne. Damian, Panie Darku odezwę się na PPO, PZP. o PZP. dobra Damian, Mówię, jesteś jednym z weteranów, który leżał mi na sercu yy, Wiesz, w zeszłym roku jakoś się nie udało W tym roku żeśmy dali radę I mam nadzieję, że nie wymiękniesz tej, w tej policji Tak jak tutaj kolega, kolega inny Damian ABG, prawda? Yy, panie Darku, czy uczęszczanie do klas mundurowych pomaga dostać się do firmy? Mister Grace, jakieś tam punkty są, ale nie zauważyłem, żeby to był jakiś wielki plus w sensie rozmowa z na rozmowie z psychologiem czy wywiadzie zorganizowanym. Natomiast na pewno oczekują od ciebie trochę więcej wiedzy niż od zwykłego zjadacza chleba, prawda? Ja, multiselect to jest test yy, taki bardziej psychologiczny. Yy, I jeżeli powiedzmy, na multi wyjdziesz kiepsko, to ci święty Boże Nawet żebyś z przyszłym komendantem wojewódzkim, czy, czy głównym uczęszczał do tej klasy, to ci to niewiele pomoże. Grzegorz, podziękowania dla pana Dariusza, potwierdzam, zdałem multi. Dobrze, dzięki za trochę komplementu. Po tych podwyżkach więcej osób przybędzie, czy odejdzie na emerytury konwenant odejdzie na emerytury, bo będzie miał wyższą podstawę, prawda? Trochę tam te podwyżki wschodnią ścianę zachęcą, ale uczciwie powiedzmy, to są podwyżki drożyźniane, prawda? Ja u siebie firmy, dziewczynom, personelowi też musiałem zrobić podwyżki podwyżki płac, jest, jest parcie na, na podwyżki płac i. i tutaj niewiele wymyślisz, że no 500 no pięć, złotych na łapę, prawda, dużo, niedużo, no 15 złotych dziennie, prawda, czyli loda se możesz kupić w lodziarni jakiejś jednego więcej, ale no, no szału nie ma. Pietrek, czy jest pan policjantem? Pietrek jakby się trochę zainteresował moim życiorysem, policjantem nie byłem, już pewnie nie będę i nigdy nie twierdziłem, że, że jestem, prawda. Johnny Clarku, a propos szkolenia W środę miałem MS w Krakowie, a to psycholożka pytała Czy się jakoś przygotowywałem do testu No Możesz napisać Johnny, co powiedziałeś Prawda, Rafał, cześć Rafał Edek Kretka, sam korzystałem z darmowych filmów Obecnie mundur odebrany 15-11 ślubowanie. Dobrze, że nie zrobili wam ślubowania dziesiątego, bo byś jedenastego już Edek zapierdalał na zapierdalał na <grydalał> na młodzież wszechpolską, prawda? czy, jaka ona, czy te, na tych narodowców, prawda? Magd Wektra, wczoraj miałem MMS test, był trudniejszy niż kiedyś, no to z tego, z tego wynika, że już zna, znasz, znasz, że tak powiem Znasz, masz porównanie do poprzedniego MS. Pietrek, czy Pan jest komendantem? No, mogę się ogłosić komendantem, ale nie jestem też komendantem. Cześć, Marcin, kurde, właśnie trochę się podpieram Twoimi materiałami. To, co wrzuciłeś na, to, co wrzuciłeś na naszą grupę, nawet tutaj o ten obrazek, prawda? chorzy wracają do pracy, czyli have, <Tyr assessment> i tak dalej, i tak dalej. Już momencik P4, ul 4 Dzień dobry Panie Darku, startowałem w tamtym roku Rzeszów Stary Multi, nie zda łam, teraz daje 28.1, czy faktycznie teraz jest dużo lżej niż w tamtym roku. I byłam pewna, że rok temu poszło nieźle. Słuch a to będzie. Słuchaj. Rzeszów jest trudny, brakuje ludziom punktów. Owszem, puszczają wszystkich lub większość, natomiast tych punktów trzeba nagruchać dużo więcej, bo zaczął się liczyć ranking. Czyli. no no, no napisz ile miałaś, ile miałaś tutaj z wiedzy i, i z ogólnego z testu, wie, z testu wiedzy i z WF-u Jeżeli jakiś, jakiś wynik jest w miarę dobry, no to szanse są, ale ale no, no, no, Rzeszowie kobiet nie lubią chyba za bardzo także, także, no trudno powiedzieć Panie Darku, mam bliznę po oparzeniu na prawym ramieniu Przeszczep skóry. No kwestia, tak jak z tatuażami, czy szpeci, czy nie szpeci. Frugowski, zgadza się niedługo komisja lekarska, czekam na grudniowy nabór. Multi jednak robi ciągle przesiew. No robi kurde, no bo po coś uczone głowy go wymyśliły. Dalej przygotowuje się mało kto Ludzie idą na tata wariata, no i yy jakby to powiedzieć, prawda? Idzie na tata wariata, dostanie z tego multiego z litości tam 17 punktów jest gdzieś tam w rankingu w czarnej dupie. Panie Darku, czy praca w stołecznej straży miejskiej w oddziale współpracy z policją może pomóc w rekrutacji? Może pomóc. Jak miałeś współpracowałeś z policją, miałeś wspólne patrole, masz porównanie, czym policja jest lepsza od tej straży miejskiej? Bo ile w policji gówno płacą, to już słyszałem, że w Straży Miejskiej to już jest totalne gówno, kurwa mać. No Ale to, no, taka prawda. Taka prawda. I nie mówiąc o tym, że te Straże Miejskie są, że tak powiem, wyją, wyjątkowo jakąś taką solą wokół tych samorządów i nie chcą na to płacić. Brak jest totalnej stabilności. Łukasz, drugie pytanie: obcięty opuszek, paznokieć, lewej ręki, sprawny. Słuchaj, obcięte opuszki, kurde, raczej, raczej wypierdalają za takie rzeczy. To już, to już, to już uczciwie ci powiem. Justyna, zaczynam szkołę 21 listopada, śledzę pana. Dobrze, że, że, że śledzisz mnie tylko na kanale. Super, na, naprawdę się cieszę. Dost dokładnie tak jak pomogłem tym zupełnie bezinteresownie tym. Yy, policjantom, chorym policjantom, który, którzy przyszli do mnie, no, można powiedzieć, że jakiś taki 30 osobowy pluton zwolniłem, dałem wolne na parę dni to cieszę się z, z takich yy, sukcesów, kiedy ktoś nie ma grosza, nie musi inwestować, ale wziął się do nauki, coś tam posłuchał, skonfrontował tą moją wiedzę z, z wiedzą internetową, no i, no i wszystko jest dla ludzi, prawda? Johny Klaku powiedziałem, że nie tylko zrobiłem rachunek sumienia z ubiegłego MS-a. No i dobrze, Johny, pytanie o to, czy się szkoliłeś? No niestety od czasu do czasu zdarza się jakiś głupek, który mówi, że kupił tam od Jarka, od Darka, ja już nie mówię, że kupił materiały od gościa, który się reklamuje, jako, że tak powiem, który sobie kupił prawa autorskie do słowa kluczowego, które którym jest określany test do policji i uważa, że to załatwia mizerię jego szkolenia, także do tamtego to się możesz pochwalić, bo to jest cud boski jak po tamtym jego szkoleniu ktoś się dostanie, ale jak się zaczniesz chwalić, to oznacza, że oszukujesz, prawda, no i tyle. Kiedyś policjanci, Mr. Grace, kiedyś policjanci złapali mojego dziadka, który był wojskowym na przekroczeniu prędkości. Dogadali się tak, że dziadek załatwił im pagony, bo nie mieli. Coś tam to musiało być bardzo dawno i nieprawda. Kiedyś nawet jak policyjne stopnie były identyczne z wojskowymi, mundur policyjny wyglądał trochę inaczej. On był taki, taki bardziej niebieski, taki szary. W wojsku tego, czegoś takiego nie mieli, prawda. Yy, czy jako prezes lokalnego klubu tenisa stołowego działacz sportowy oraz radny gminy mam większe dostać szanse się do firmy? Yy, Powiem szczerze, m, tak za bardzo cię tutaj Paweł, table tennis nie rozumiem. Widzę, że robisz coś dla lokalnej społeczności, być może masz jakieś sukcesy i m, na pewno jak to przedstawisz Pozytyw, w jakimś dobrym świetle psychologowi, jako siebie, jako ten wodzili dalej, prawda, jako ten przywódca grupy, jako ktoś potrafiący coś zorganizować, to szanse masz większe. Tylko pytanie, czy, czy nie warto się marnować, znaczy marnować, no, wcześniej czy później tam będziesz awansował w tej policji, ale no to musisz wybrać, kurde, czy chcesz się poświęcić lokalnej społeczności na tym jakimś takim etapie, którym jesteś w tej chwili, czy, kurde, dopiero za wiele, wiele lat poświęcisz się policji. Marcin do także dzięki tu Marcin za te, za kurde relacje w naszej elitarnej relacje nocne, prawda także jeszcze raz przeczytam tutaj albo przeczytam albo i nawet puszczę tutaj kurde wszystkim, żeby wiedzieli co jest grane treść porozumienia ustalona, z grubsza podwyżka 655 od 1 stycznia, prawda? Przejście na Mkę po 25 latach służby bez warunku 55 roku życia. Ja mam w tej chwili 55, będę miał w styczniu przyszłego roku. Waloryzacja przepadła, bo są podwyżki, ale jakieś nadgodziny płatne 100% i rozliczane. L4 upadło ze względów politycznych. Przypuszczam, że ten punkt siódmy też upadnie ze względów politycznych No i jest prowadzona akcja, że tak powiem zniechęcająca do pobierania L4 No bo już w sumie to co miało, co miało do L4 przynieść jakiś sens no to sens według mnie przyniosło. Zawsze znajdzie się taki, co powie, że można było ugrać więcej, czy tam coś w tym stylu, natomiast, natomiast ja bym się cieszył, cieszył bo, bo naprawdę jest to pierwszy protest, który pamiętam, że przyniósł jakiś taki sensowny skutek. Sensowny finansowo, wymierny finansowo. Bolek, Lolek, mogę prosić o kogoś, kto może być na Facebooku, kto niedawno miał MS, bo chciałem zadać parę pytań. Dokładnie, Rafał, jestem emerytowanym lekarzem wojskowym, prawda. Mało co, kiedyś w MSW ja nie wylądowałem, gdybym wylądował, to to niestety podszedłby pod ustawę dezubekizacyjną. Taki ze mnie ubek, jak Skoziej dupy trąban, ale tak, ludzie zostali zakwalifikowani. Przynajmniej niektórzy. Pietrek, ja się wybieram do straży granicznej chyba. Mogę wszystkich pocieszyć ze straży granicznej, był u mnie ostatnio gość z tej straży i z głupia zapytałem go, czy na przejść w wariograf i powiedział, że można. Także widocznie nie jest to yy, nie jest to Yy, aż takie trudne. Witam Panie Darku, dostanę jakiś symulator jeszcze i czy da radę zapisać się na Pana kurs? Pisałem maila. Wojtek, napisz jeszcze raz. Powiem szczerze, że w bólach urodził się w końcu symulator yy, zegar. Co piąte pytanie i co dwie minuty Jest to taka wersja beta, ten symulator robi mój rodzony szwagier, to niestety, no nie mogę go poganiać, żeby się nie zdenerwował, natomiast jest to tak odmurzczający kurwa symulator, że nie dziwię się, że nikt nie pamięta pytań po zrobieniu tego symulatora. Po prostu i 10 minut odmurzczenia, totalnego odmurzczenia, prawda? Sharon Baron, dokładnie chodzi cały czas o tą straż miejską, totalne główne awantury i prace. No dokładnie, no jak już robisz to przynajmniej za jakieś, za jakieś tam godziwsze pieniądze, masz te wspólne patrole, to wiesz mniej więcej, na czym ta policja polega. Raczej tutaj, w tej chwili kiedy im brakuje, to tych sprytniejszych ze straży, to raczej powinni brać. Panie Darku, choruje na neurofibromatozę. Słuchaj, masz małe szanse chyba. Musiałbyś sprawdzić w rozporządzeniu, ale jest to choroba z trochę skóry, trochę nerwów. No i jak gdzieś to Ci tam już stwierdzili, to kurde, no rac raczej Cię nie dopuszczą. Prawda? Janusz wpierdol. Do PZP podchodzę drugi raz po testach. Podchodzę drugi raz, po testach miałem innego psychologa niż reszta grupy, oni zdawali pierwszy raz. No Wołoska, słynna Wołoska Paula, test wiedzy 38, o kurwa, 38 z testów wiedzy, sprawnościówka 4,8, gratisowo z racji studiów i kwalifikacji miało 18. Dodatkowo, czy radzi Pan przenieść dokumenty z Rzeszowa? Słuchaj, punktów masz bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, natomiast, nie, nie wiem ile ta sprawnościówka 38-48 powinna się załapać także powinna się raczej załapać, zależy ile, ile ci dadzą jeszcze z rozmowy z rozmowy kwalifikacyjnej. Panie Darku, TWO 38 TSF 55 w grudniu mam multi Rzeszowie. Czy daje mi to da, tak jakiś bonus na start? Jak się przygotować do multiego? Słuchaj, no daje Ci na pewno większy bonus niż tutaj Pauli, która ma 38 i z TSF 55, czyli jest 7 punktów różnicy, no ale ona ma tutaj jeszcze 18 punktów. No, to no też dobry wynik. Jeżeli to TWO jest prawdziwe, 38 punktów, to jest wynik bardzo dobry. Sharon Baron, Panie Darku, a jak to jest z tym, że ktoś nie przejdzie multi? a później dostaje się do innych służb. Znam przypadki z CBA, BOR, czy komputer nadal powinien weryfikować ludzi. W teorii jest tak, że test no jest tylko testem komputerowym, że do testu jest jeszcze człowiek pod tytułem psycholog. Natomiast w praktyce yy, poprzednich przynajmniej Multich było tak, że, że niestety, jak spierdoliłeś Multiego, to wypad z baru, rozmowa była tylko formalnością, ale jak tam, powiedzmy, był plecak, no to i, że tak powiem, z kiepskiego multiego mogli się wyciągnąć. Yy, Dla mnie pensja policjanta powinna zaczynać się od pięciu na rękę, zawisza czarny, tylko policjant, podchodząc do obywatela, podchodzi do swojego pracodawcy, bo to on mu pensję płaci. Uuhu. Słuchaj, ja nawet powiem więcej. Kurde, powiem tak to jak Tomasz. Uważam, jakieś godne życie, 8-10, prawda? 8-10 to jest tak na dzisiejsze pieniądze. Tylko, kurde, nie chcę tu wchodzić w politykę, ale jeżeli jest stosowane rozdawnictwo, kurde, dla wszystkich niepracujących którzy tak w tym momencie nie za bardzo kojarzą zarabianie pieniędzy z pracą, no to jest jak jest. Prawda? Czyli, czyli to jest taka, mówię, sprawa na, na Zapewniam Cię, że jak będziesz miał 10 i Sharon i przepraszam, i Zawisza i Tomas, to kurde równie dobrze da radę to wydać. A jak będzie 15 to też z dużym spokojem, prawda? Jeszcze raz pytanie, witam Panie Darku, jak Pan sądzi, czy w to wczorajsze porozumienie wpłynie na ilość chętnych do Policji, będzie więcej chętnych, raczej niekoniecznie. No zobaczymy, kurde, zobaczymy. Nie wiem, wydaje mi się, że, że obecnie jest trend malejący, prawda, czyli no coś w, te, w dolnej strefie stanów średnich. Mazji482. Witam i o zdrowie pytam jak zawsze transmisja rzeczowo na temat bezbędnych dyrdymałów Dobra, dzięki za komplement yy, yy, Czy istnieje możliwość kasacji informacji w KSIP? Yy, możesz se tam kasować co chcesz, czy nawet się samo kasuje po 10 latach, natomiast policja ma wiedzę do końca świata i jeden dzień dłużej. Jeżeli jest, jest masz rozrabiałeś, jest to jakieś totalne gówno, no to niestety yy, Formalna kasacja niewiele ci nie, niewiele ci wnosi, prawda? Karol, jeszcze raz, gdzie lepiej służyć? Łódź czy Białystok, czy nie będzie problemu z rekrutacją po przeprowadce. No, no nie powiem nie wiem, Karol, bo ani Łodzi tak dobrze nie znam. W sensie policyjnej służby, ani Białego Stoku. Łódź znam, bo skończyłem tam studia na Wojskowej Akademii Medycznej. Natomiast e, natomiast natomiast nie wiem, no, no nie wiem skąd jesteś, z którym rejonem się związałeś. No i tyle. Dokładnie Damian, masakra z tym zegarem jest, prawda? No niestety Damian, nie zdążyłeś na symulator zegara, prawda? Nie zdążyłeś na symulator zegara, zrobiłem go dwa razy, jestem kur Nie zapamiętałem żadnego pytania, które sam do tego symulatora, że tak powiem, dałem, prawda? Um. Tomas, czy czytacie konstytucję, ustawę o Policji? No, pewnie czytają niektórzy, prawda? W zegarze chodzi o to, że odpowiadasz na pytania co odpowiadasz na pytanie i co dwie minuty albo co, co albo co piąte pytanie albo co dwie minuty musisz wciskać wciskać guzik, czyli jest to typowa podzielność uwagi, czyli Patrzysz się tu, klikasz na pytanie, prawda? A przy okazji jeszcze patrzysz tutaj na zegar Patrzysz na zegar i No i patrzysz na zegar, prawda? I jeszcze coś tam trzeba klikać Co z tą Wołoską, Panie Darku, mam odwołanie Najprawdopodobniej dostanę Wołoska No, Wołoska była zawsze chujowa i tyle no. Arkadiusz Kruk, witam w następnym tygodniu, RK w Krakowie Ktoś miał, Kraków chyba jest spokojny, prawda? Panie Darku, nie chcę być natrętny, ale historia z pagonami była prawdziwa, ponieważ szyła mi je Pani, która znała się na tych policyjnych. To znaczy, ja nie wiem, czy, o jakie ci pagony chodziło, czy chodziło ci o te pagony, które były z takiego, takiego takiej nitki srebrnej, i, i pagony na galowe mundury, czy wyjściowe, prawda? Czyli, czyli to nie, nie za bardzo to było zrobienie z... wiem, wiem już chyba o co ci chodzi, że po prostu chodziło o to, że były wyszywane pagony i, i, i oni załatwili, żeby, żeby pagony wyszyli, ale nie były to pagony takie, jak są teraz na mundurach, że tylko, że tylko pod, podmieniasz, prawda? No i Zośka tutaj możesz coś powiedzieć, w Krakowie jest łatwe, prawda? RK, oczywiście rozmowa kwalifikacyjna. Panie Darku, to była ironia Myślę, że 3,5 to spoko. Spoko na początek, natomiast Tomas jest coś takiego, myśl big, prawda? Nie myśl kurwa, że 3,5 i, I to cię zadowoli, prawda? No, musisz jakoś myśleć szeroko. No, problem jest taki, że no, policjant nie ma gdzie dorobić, prawda? Policjant za bardzo nie ma gdzie dorobić. Dorabiają trochę cichaczem, nawet jakiś tam materiał w internecie znalazłem. No, bez zgody przełożonego dorobić nie może. No, może nauka jazdy, prawda? Może tam w jakiejś szkole, no, ale sam wiem, że. że, że no, no, płacą grosze, prawda? A z, a z reguły jak ci grosza brakuje, to kurwa, bierzesz się i masz każdej pracy. Um, Rafał, jak to bywa w naszym kraju, może za 10 lat dla policjantów się poprawi. Ja się boję, że to, to będzie takie, taka ciągle walka dobrego ze złem, prawda? Teraz dali podwyżkę, za rok dadzą podwyżkę. Wszystko będzie zależało jeszcze, jak będą ceny w szły w górę, jaka będzie inflacja, bo już mówię, no, jakie by pieniądze nie było, to, to, to no, nie są one tam za wysokie. Konwenant, a jak tam sytuacja w wojsku chętnych coraz więcej? Ostatnio pojawiła się informacja, że kandydatów coraz mniej. No dokładnie to samo, to samo gówno, co, co i w policji, prawda? Ja, ja, Jack Ontario, PZP w poniedziałek, a w grudniu komisja powodzenia dla wszystkich, dziękuję Panu Dorkowi No dobra, dzięki, kurde też Ci Jack Ontario Marcin, zaraz tego maila zobaczę, prawda? Dave Music, a czy SOK ma dostęp do informacji niejawnych? Chodzi Ci o SOK, Służbę Ochrony Kolei, czy czy co, co innego? E Konwenant, jak pan ocenia manewry Anakonda? Podobno, podobno śmieszna sytuacja z trapami zamiast prawdziwą bronią. Słuchaj, trochę wyszedłem, kurde, z wojska i tak nie jestem nie jestem na, to, na, na, na bieżąco Nie chciałbym ci tam fantazjować, że, że, że wiem coś o manewrach Anakonda. Powiem szczerze, że więcej mnie ostatnio zainteresowało zainteresowało fakt, że jak się ten gościu na migu wypierdolił i nie odpalił mu nie odpaliła katapulta prawidłowo, że się okazało, że no, robimy coś po swojemu, czyli kanibalizujemy stare samoloty, dorabiamy jakieś części zamienne metodą chałupniczą No i tak to jest, prawda? Także w lotnictwie, co mnie trochę interesuje, bo jestem lekarzem lotniczym przy okazji, to to też jest totalna bryndza. Panie Darku, mam jeszcze raz, odnośnie Opuszka i Blizna, mogę podesłać zdjęcie. Dobra, podeślij zdjęcie, tylko mówię, miałem relację chłopaka, który też se tam przypierdolił Opuszkę, jakoś tak tutaj y, miał to od tego i niestety y, wyszło to dopiero na komisji, no i dostał w łeb kurwa za to, że się, y, że się kurde nie dostał. Niestety, jest to jakaś część ciała widoczna i, no i bardzo źle wygląda, prawda, jak no nie wiem, przykładowo, obgryzione paznokcie, czy jakieś wydziargane tutaj, brak kawałka opuszki, prawda. Marcin, zobaczę, zobaczę, co to jest daj mi tylko chwilę, chwilę skończę ten hangout. Panie Darku, coś na temat Rzeszowa, jakieś info. No, no mówię, w tej chwili tam, gdzie jest nadmiar kandydatów, a to jest Ściana Wschodnia, decyduje ranking. W większości puszczają na multi, no ale potem się zaczyna, patrzą, ile punktów z Multi'ego, ile tam z tych testów, ile z, z WF-u, no i jesteś w rankingu, i, i autentycznie mam jednego z grupy, że kurde, tam nie, nie pamiętam, ile on wtedy punktów miał, ale, ale coś mu już jakiś jeden pobór spadł, prawda? orientuje się ktoś, jak będą nadgodziny liczyli, jakie to będą kwoty. Wydaje mi się, że to jest prosta sprawa, musisz po prostu podzielić 3,5 tysiąca powiedzmy brutto, czy 3000 tysiące brutto przez jakieś 150 godzin, czy 140 parę godzin i 20 zł za godzinę i już więcej ci tam nie dadzą. No. Chciałbym wierzyć, że te, ale, ale licz się z tym, że Chociaż nie no, nie, nie wskoczysz w drugą skalę podatkową, prawda? Yy, witam. Czy służba wod może przeszkodzić w procesie rekrutacji do Policji? W tej chwili to już nic nie przeszkadza. Yy, co, pa, co Pan yy, sądzi o na temat Policji Municypalnej? <gryw> Dla odciążenia państwa. Znaczy, nie wiem dokładnie, co to jest Policja Municypalna. <gryw> Natomiast Kiedyś byli tak zwani ormowcy, prawda, że był, to był taki typ ambitniejszy ambitniejszy kurde, od, od policjanta, że wszystko wiedział, co tam się złego dzieje i od razu donosił. Jakie są synonimy na nowym multi? Wiesz co, zapomniałem, musiałbym zobaczyć, no, sobie przypomnieć, nie są jakieś trudne. No. Te, co, te, co kiedyś tam podałem, te, co kiedyś tam podałem, to są najtrudniejsze. Ale to jest jakiś inny film. Grzegorz Bruczko Czy na odwołaniu do orzeczenia PZP Komisja ma wgląd do odpowiedzi w poprzednim badaniu? No, raczej tak. Raczej ma wgląd, bo idą wszystkie papiery z jednej komisji do drugiej komisji. Często jest tak, że Grzesiu, że komisja ocenia wyłącznie na podstawie papierów, a to, co tam robią, to jest tylko formalność, żebyś widział, że tam zobaczyłeś lekarza i tyle. Także, raczej, raczej papiery muszą pójść. O, oj, OJK, z chętnych brakuje, miesiąc przed końcem kadencji, dzwoniłem, czy chcę próbować. No dokładnie, prawda, no, no, to ja to też z uporem maniaka powtarzam, że chętnych brakuje. Powiem więcej, zaczęli się dostawać, Policjanci, którzy z jakichś powodów odeszli ze służby, odeszli na szkółce, i przez pewien czas, odkąd tam gdzieś do zeszłego roku, to było niemożliwe, żeby taki typ z powrotem wrócił. A teraz nagle się okazuje, że jest możliwe. No. Jest możliwe, nawet dostałem zjobkę od jednej damesy tam w komentarzu, że wprowadzam ludzi w błąd, prawda, no ale. Trzeba rozumieć płynność sytuacji, prawda? Tak jak z tym strajkiem. Jak e, gdyby anci kurwa, zamiast e, na zwolnienia, to jeszcze wzięli godziny nadliczbowe, darmowe, to przypuszczam, że pan Joachim by miał ich w dupie, no i, i czy, czy na ochotnika się wyznaczyli do wyjazdu do Warszawy, to by miał w dupie i jeszcze by im pensję obniżył, prawda? Natomiast jak się zwarli, jak protest zrobili skuteczny. Jak się okazało, że jednak grypa panuje, no to i zaczęli tam myśleć i wymyślili, prawda? No. Aczkolwiek boję się jednego, że, że, że będzie to jakaś przyczyna do jakichś innych ukrytych podwyżek paliwa, czy prądu, czy tam diabeł Ku Kukluks, Panie Darku, mam 156 punktów w Rzeszowie od 160, a w Rzeszowie od 160 no, czekaj, kuklus, kurde, może ci się uda. No. Mo, m, może tak jak ten Damian zrezygnuje, ktoś i. No właśnie, tak to jest najbardziej wkurwiające, jak brakuje jeden, dwóch punktów i cię tak wodzą za nos. Biorę w tym roku. U, co tu? Zawiozę papiery z, z kursem sztuk walki. Myśli pan, że dadzą mi cztery punkty bez problemu. Nie wiem za bardzo, kurde, jak to jest. Akuratnie, nie za bardzo mnie pytaj, bo mówię bardziej się zajmuję multi niż właśnie takimi kursami walki, czy jakimiś tam innymi pierdołami. Witam Panie Darku, uzyskałem 140 punktów, czy mogę być spokojny? Wrocław, spokojnie. Ale już widzisz, w Rzeszowie 156 punktów i brakuje. Andrzej Rakowski, ja jestem po Kielcach, czekam na magiczny telefon, Komisja Spoko, PZP też. Prawie wszyscy kandydaci z KW Radą robią w Kielcach. No jak to się zgłupi, to robi w Warszawie, prawda? Yy, niech pan prześle wszystkie filmiki z poprzedniego kanału na nowy tutaj. No, no musiałbym je trochę zacząć obrabiać. Problem Wojtek mam taki jeden, że Typ, który zaszczek sobie to słowo kluczowe ma tam jakiegoś prawnika ten wysłał jakieś straszaki, ja poszedłem do swojego adwokata No i tak, czy się tarmosić, czy się nie tarmosić Natomiast zabawa jest taka sama jak czytałem dzisiaj, że pan Majdan stworzył jakieś perfumy, które miały number five w nazwie, no i odezwali się od Chanel'a, że number five perfumy number five pana, pana Rozenka mogą się, czy tam pana Majdana mogą się kojarzyć z Chanel number five, prawda? No i, no i, no i, no i mówię, no, no, no techniczny mam problem, że naprawdę typ typ nie istnieje na rynku testów, że żeni jakieś gówno totalne, no ale prawa autorskie prawa jakieś tam sobie zastrzegł za parę tysi w Brukseli, prawda? Wpadł na ten pomysł jako pierwszy. No i na, Natomiast w, starym, w starych filmach bardzo często pada słowo kluczowe, plus to, że jeszcze oznaczałem to, tą nazwą swój kanał, bo był to Multi95 w rozszerzonej wersji, prawda? Czyli, czyli no musiałbym te filmy, bo, bo treść filmów jest ogólnie tam jakaś Jaka jest, prawda? Jest w miarę uniwersalna, natomiast, no, no, no przeedytować je wszystkie, kurde, z 100 filmów, to już mi się kurwa tak za bardzo za bardzo nie chcę. Cezary, jak będą dwie dychy za godzinę płacili, to już widzę oczami w wyobraźni miasta pełne policjantów. Słuchaj, Cezary, żebyś się nie zdziwił, ponieważ był taki okres, że w wojsku płacili podobną kwotę za służbę 24-godzinną i wyobraź sobie, że ludzie za te 20 zł, za 30 zł najebał 15 służb na przykład. Potrzebował kasy i szedł kurde i, zapier i zapierdalał. Także yy, bardziej mi chodzi tutaj o pewną zasadę, że możesz to robić za darmo, bo komendant na ciebie wskoczy i wymusi. I zapewniam cię, że jak będzie chciał, to wymusi. Natomiast, no, zawsze dwie dychy, no piechotą nie chodzi, prawda? Dwie dychy piechotą nie chodzi, a nawet jak 250 godzin zrobisz Przepraszam, jak zrobisz 25 godzin, to będziesz miał 500 zł, czyli 500 plus Pixel, 100 punktów uzyskałem Przede mną, rozmowa kwalifikacyjna i lekarz, jak mnie widzicie Coś 100 punktów, to coś mi tutaj maławo Maciej, Policja muni cypalna to taka jak działa w USA i w Niemczech, podlega pod samorząd W USA dzielą się biura szeryfa. Nie, nie wiem, kurde, nie wiem, co ci mam powiedzieć o policji municypalnej. Jakieś pospolite ruszenie, prawda? W grudniu po raz pierwszy podchodzę do Multiego, można się do tego jakoś przygotować czy lepiej iść na żywioł? Dobre pytanie, Konrad hmm. Tutaj, Zośka, dobrze mówisz, jak na Rzeszów, to nawet 160 punktów jest słabo. Kukluks <śmiech> Może inaczej, Mateusz, jak wygląda teraz sytuacja w Rzeszowie? To, kurde, musicie sami sobie o tym Rzeszowie znaczy, być może powinienem zrobić hangout, jak wygląda sytuacja w Rzeszowie, bo połowa tutaj widzów to jest Rzeszowa no jest trudno, no, no, no, to, to co we Wrocławiu z palcem w dupie masz tam 120-130 to Rzeszów, tak jak tego 160 mało, prawda? No, no, no jakiś tam jest rejon Polski, że, że, że mimo wszystko że mimo wszystko jest najciężej, prawda? Najwięc, najwięcej e, najwięcej chętnych Yy, Zośka. Spotkałam ludzi z Rzeszowa, w Krakowie poniżej 170 punktów yy, przenoszą papiery. Czyli 170 punktów też może być trochę mało Czy może pan pozdrowić Radomira i całą dyntkę? Pozdrawiam kurde, nie wiem kto to jest Radomir i cała dyntka Może mi to, może mi to banana sobie wyjaśnić, jeżeli nie jesteś tutaj internetowym trolem Panie Darku, Czy słyszał Pan o sierżancie Bagiecie? Ma kanał na YouTube, podobno jest policjantem. Mówił, że kiedyś jakiś Derek sprzedaje multise, mult tego. Ktoś mi tam przysłał fragment tego, co tam sprzedaje, nie sprzedaje, prawda? Mi się tam wydało, że nie Derek, tylko Jerek, prawda? No jeżeli według mnie tam obejrzałem może współ jakiegoś filmu, wydaje mi się, że ten gość, jeżeli jest policjantem, to ma jedną niewątpliwą zaletę, że może z pierwszej ręki opowiedzieć, co, co, co się tam w tej policji dzieje, prawda? I jeżeli to jeszcze potrafi odpowiedzieć trochę w sposób w miarę ciekawy trochę podać jakichś tam przykładów z życia mieć jakiś dystans do siebie, no to nie dziwi mnie, że tam kilkadziesiąt tysięcy osób czy ma kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń tam na każdym filmie Aczkolwiek jedno mnie zdziwiło, że jak tak przeglądałem tam ostatnio w jakimś innym celu jego kanał to nie zauważyłem, żeby poruszył tutaj problem, problem no powiedzmy ostatniego protestu, prawda? No a przecież mieć 500 zł, a nie, nie, nie mieć to to jest, jest coś no jest, jest różnica mieć 500 zł, a nie mieć. Także jeżeli mówię, z tego co widzę, ma tam po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń No i gość po prostu się nadaje do YouTube'a, prawda? Mogę mu tylko to, tego pozazdrościć. Niech Pan zrobi ten zasrany Rzeszów. No, dobra. Łoś, super ktoś, ja z Rzeszowa. Łoś, ty, ty masz trochę inną przewagę nad swoimi kolegami i dobrze wiesz jaką w innych komendach luz z Rzeszów zapomni. Żeby było jasne, z elitarnej ludzie się z Rzeszowa dostają i stwierdzam to z całą odpowiedzialnością. Rzeszów jest najbardziej pojebana w Polsce. No chcą najwięcej, no mówię, jest tam rankingowo ku klux i, i niewiele wymyślisz, no kurde każdy punkt się każdy punkt się liczy, prawda? Kurde, żeśmy się rozgadali yy... najwięcej chętnych w Rzeszowie, ponieważ tutaj są małe zarobki. Pixel niestety, muszę Ci przyznać rację, ponieważ Miałem kiedyś kolegę z Lublina. Fakt, że to tam do Rzeszowa, trochę daleko, ale jak on mi zaczął opowiadać, jakie tam ceny, powiedzmy, jakichś usług budowlanych były, no było dwa razy taniej niż we Wrocławiu, czyli przypuszczam, że to samo, to samo jest z policją, że te 3,5 tysiąca brutto w policji to jest, jest zupełnie inaczej niż, no, niż we Wrocławiu, prawda. Kądzik, trzecie, trzecie podejście, lepiej w KSP, czy w Radomiu? No, Zośka, widzę, że tutaj dogryzłaś Dogryzłaś eee, Tomasz, komentator YouTube'u YouTube, u, YouTube u mówił, że Darek, prawda? Słuchaj, yy, może inaczej yy, Nie sądzę, żeby ten gość miał pojęcie o moich testach mógł polecać moje testy, bo po prostu ktoś, kto nie był w elitarnej grupie w szkoleniowej to, to ma takie trochę mizerne pojęcie co tam się dzieje. E, powiedzmy grupa e, Multi-95 multi to można by powiedzieć, to jest taka policja mul, multi, mu, municypalna, prawda? że każdy se gada co chce, ale tak naprawdę nie wie o czym o czym gada, także no mówię, jeżeli mnie zareklamował chwała Bogu Tomasz, możesz mi tam przysłać link do, konkretne, do konkretnego jego filmu, prawda, natomiast yy, yy, nie lubię yy, znaczy Może inaczej, jeżeli ktoś dostał się po moim szkoleniu, to wiem, że on mnie poleci, bo wie, co oferuje. Natomiast takie na zasadzie jedna pani, drugiej pani coś tam kogoś poleca, to to, to dokładnie tam jest po prostu jakaś albo mnie pod chuj bierzesz, albo jakaś lipa i tyle, prawda? Wciskasz sierżantowi bagiecie słowa, których nie wypowiedział, prawda? Kukluks, od, odpowiada Zośce, najmniej w Rzeszowie, zaktualizuj dane, tu jest wariatów masa. <grywki> tu jest wariatów masa. Filmik o Rzeszowie, proszę, ale powiem ci tak: Kukluks, tak naprawdę ja wiem tyle, co mi ludzie powiedzą. Yy, tyle, co znam z tych czatów, prawda? No i, no i co ci mam powiedzieć, że, że miałeś, powiedzmy, posłuchać sierżanta bagiety, jeżeli, jeżeli tu Tomas mówi prawdę i dołączyć do elitarnej szkoleniowej, prawda? No, yy, ja jestem w stanie zrozumieć, że, że jak ludzie są z Rzeszowa, to kurwa, te 500 zł do inwestycji, no jest sporo, prawda? <grywka> jest sporo, prawda? No a, a potem 20 zł za za godziny nadliczbowe, które będą w 2020 być może, prawda? Jaka opinia o Katowicach, Panie Panowie? Dawid, ile jest czasu do zaliczenia wszystkich Zaśka, czy Ty nie byłaś z Katowic, bo już zdążyłem kurwa zapomnieć, czy z Krakowa? Ile czasu jest do, zali do zaliczenia wszystkich procedur rekrutacyjnych, wysłania na szkółkę, pracuje na etacie, obowiązuje mnie miesiąc wypowiedzenia? chcę wystartować początkiem 2019. Dawid, P. Dawid, mogę Cię tylko zapewnić jedno: policja ci nie pomoże rozwiązać problemu z pracodawcą. Już miałem sytuacje takie: jeden kolega, który się dostał jakieś chyba pół roku wcześniej, no zwolnił się z pracy. Myślał, że się dostanie bodajże na listopad, przepraszam, tam na jakiś lipsowy czy coś. No i trzy miesiące, kurwa, się tam bujał. Bujał, że tak powiem yy, pracował na czarno, no bo po prostu rzucił zabawki u pracodawcy. To, to, to jest tak, w tej chwili nie, masz, nie będziesz miał pomocy. Yy, jak jeden policjant pisał książki dla dzieci, to dostał dyscyplinarkę, a ten Bagieta nic, też na pewno na YouTubie zarobi niemało żeby na YouTube, ja nie wiem, czy on ma um, włączony AdSense na YouTube, czy nie ma, natomiast na YouTube to musiałby być nie wiem, kurwa, drugim jakimś tam PewDiePie'em, czy Lordem Kruszwillem, żeby, żeby coś tam y, zarobił zarobił z tych reklam. Y, nie chcę kłamać, ale jak miałem na tamtym kanale to było 2 dolary, 2 dolary za cały miesiąc, prawda? Także tak, tak, nie obrabiaj sierżantowi bagiecie dupy, bo uważam, że to że, że, że, że, że, że, że nie ma mu czego zazdrościć. Gość ma jakiś polot, potrafi przedstawić ciekawą swoją pracę. No, pytanie jeszcze, czy potrafi, to jest jakoś jakoś spieniężyć, z, z, z, zrobić jakąś monetyzację, prawda? Na Lubelszczyźnie ciężko yy, Łoś super ktoś, no to mnie pan postawił na świeczniku Jak nie przejdę, będzie wstyd. Nie będziesz, znaczy no przejdziesz kurde Przejdziesz i to z dobrą ilością punktów Mówię, jest już symulator z zegarem yy, Jest naprawdę trudny kurde, trochę tam poćwicz Natomiast nie, nie, nie wierzę, że ktoś, kto był w mojej elitarnej, jak już był parę miesięcy, to już, to już nie jest tym samym człowiekiem. Transformacja jest tak wielka, że, że żadne testy mu psychologiczne nie są, nie są straszne, przynajmniej mundurowe Do Bolek Lolek, Bolek kurde Mam nadzieję, że nie Bolek Wałęsa, prawda? Jak ktoś jak miał ktoś MS niedawno, proszę o e-mail. Dobra, to daj może najpierw swój e-mail tutaj. Kacpery, Około 600 osób wzięło L4 w szkole w Katowicach pewnej. Fonowieli, prawda? Jak wszyscy, to wszyscy, prawda? To jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ja, ja, jakby no była sytuacja, że nagle szkoła się wychyla to to co to, to, to, to, jak tamci wywalczyli podwyżki to, to, to tamci to szkoła powinna podwyżek nie dostać no. także, także w jedności siła prawda yy, łoś super ktoś jakbym był plecakiem nie byłoby mnie na grupie inaczej słuchaj y, y, y, y, mam nadzieję że tak uczciwie w, w głębi serca uważasz, że nie, nie, nie są to stracone pieniądze, czy jakaś tam stracona stracona inwestycja, prawda? No, no, no Naprawdę, od dłuższego czasu nie mamy niepowodzenia. Wszyscy się dostają, żeby było jasne, nie jest to tutaj przyczyną, nie, nie jestem tego przyczyną, jest przyczyną ogólna sytuacja, że jest się łatwiej dostać, ale Ludzie się dostają. Dostają więcej punktów, no i na rankingach są troszeczkę wyżej niż na rankingach są troszeczkę wyżej niż te nieszczęsne 160 160 punktów, prawda. No, no tak jak tutaj Mateusz pod Podkarpacie, biedny rejon trzeba mieć od 170 w górę. No, aby było jasne, nie wypierdolisz w Rzeszowie więcej niż 30 z Multiego, nieszkolony to ma 20, owszem dają na rozmowie 60 jest 80, no i nie wiem skąd tych punktów naruchać. No, test wiedzy 38, no chciałbym wierzyć, że, że każdy tak miał, ale, ale ale ale życie jest takie, że raz trafisz na test bardzo łatwy, raz trafisz na bardzo trudny. W Lublinie 134 wystarczyło. No, no, Lublin, Rzeszów niby obarejony blisko, a, a taka różnica punktowa. Alina, można się jakoś przygotować czy iść na żywioł. Alina, jesteś gorąca dziewczyna, idź na żywioł. Prawda? Idź, idź na spontana, o tak ci powiem. Kuklux, jak wygląda sprawa z przeniesieniem papierów? Kuklux, powiem Ci tak, sprawa przy, być może jest do zrobienia, tylko zastanów się, czy chcesz na pewno być w tym Lublinie, bo potem nikt z młodym policjantem nie będzie się pierdolił po krzakach i, i nikt Cię tam nie przerzuci nie będzie nawet z Tobą chciał gadać o przeniesieniu przez pierwsze 3-4 lata, prawda? Kuklux, jak się dostanę później, czy mnie przyjmą? Zaraz, bo nie rozumiem pytania, jak się dostanę później. Przyjmą mnie tu, gdzie chcę. No, no tutaj Cezary, Cezary, yy, prawdopodobnie yy, dość dobrze określiłeś, zdał multi'ego, ale nie wie dlaczego. Bo yy, ale mówię, yy, z szacun dla gościa, robi kawał dobrej roboty ma pewnie jakiś dystans do siebie, aczkolwiek mówię, obejrzałem może, może tylko pół pół filmu, no ale być może powinienem po obejrzeć więcej, prawda? Rafał, znowu Rzeszów. <grych> 30 listopada, walka z Rzeszowem, prawda? Panie Darku, niestety Bagieta śmiał się z Pana oferty, dlatego, że nie, że, że nie może mieć Pan dostęp dojścia do MS-u, ale on nie wie, że to przykłady treningi. No i dobrze, no. Co, co, ci, ma, co ci mam Tomas to powiedzieć, prawda? Co ci mam Tomas powiedzieć? W policji się. Zośka, w policji się nie wyprzedza. Jest rozkaz, idziesz dzieci karzą. Znaczy, wyprzedza. <głos> Właśnie mówię, co to z tym wyprzedzaniem. Yy... Pan Darek nigdy nie mówił, że ma oryginalny test. No, i, i, i dalej tak twierdzę, że nie mam oryginalny, prawda? Dalej twierdzę, że nie mam oryginalny. Może coś bym, kurde, rzeczywiście wrzucił do pieca dla tych, dla tych, co już się tu... Poczekajcie chwilę, może. Może coś mi się uda, kurde. Zaraz zobaczymy, coś fajnego. Coś fajnego. Coś fajnego, może wam tutaj. Dla tych, co już wytrzymali. Dla tych, co wytrzymali, kurde, tyle. Tyle minut, prawda? Serweta to jest firanka Szmata Zasłona Chusteczka Peleryna obrus czy ręcznik Serweta, firanka Szmata, zasłona Chusteczka Peleryna obróz czy ręcznik. W każdym razie ci co wytrzymali aż tyle, to mogą, mogą, mogą się sprawdzić nie na, nie na bagiecie, tylko na serwecie, prawda? Bardzo trudne pytanie. I z tego widać, że, że do policji wystarczy wiedzieć jaka jest, jaka jest różnica między firanką a szmatą, prawda? Dobra, le lecimy, lecimy, lecimy dalej Kukluks. ta, ja mam mieszkanie, rodzinę, nie pójdę 300 km dalej Prawda? Hmm. Dawid P Po otrzymaniu wezwania na szkółkę, mogę złożyć wypowiedzenie, a ostatnie dwa tygodnie pójść na L4 rozpocząć szkółkę Czy mi jakoś policja prześwietli? Policja jakoś nie dała radę prześwietlić swoich L4 to te mają w dupie Dawid, Twoje L4, to Ci już zapewniam. Natomiast, no, nie możesz zrobić na przykład numeru takiego, że y, bierzesz pieniądze na L4 z zakładu pracy i jesteś na szkółce. To wyjdzie, jest system ZUS-u, y, Policja Cię wrzuca do ubezpieczenia i nagle zobaczą, że bierzesz kasę z jednego źródełka, no i bierzesz swój żołdzik, prawda? No i, no i taka, taka, taka sprawa. Yy, mega gaz, mega ba, basket, czy spłycenie lordozy szyjnej i małe żelaki z drożnymi żołami są źle postrzegane. Trudno coś powiedzieć na podstawie takiego szczątkowego opisu. Yy, Damian 1990 Ja jestem przykładem, naprawdę polecam Damian, ty jeszcze kurde musisz przejść PZP, prawda? PZP Marcin, dzięki tutaj dzięki tutaj za komplement, prawda? Dzięki za komplement Wojtek czy trzeba podawać swoją partnerkę dziewczynę do ABO? No, jeżeli z nią mieszkasz i tak nie ma ona nic do ukrycia, nie ma nic na sumieniu, to czemu nie? Prawda? Natomiast, tutaj dobrze Marcin odpowiadasz, nie jeśli jesteś a nie, jeśli nie jesteś w formalnym związku, Prawda? No, Jak to mówią, dzisiaj ta jutro inna, Prawda? No.. No, no, no jeżeli dziewczyna nie ma na sumieniu nic, ja bym się tam nie bał, ale jeżeli jeżeli kurde, no będziesz coś tam, ma jakąś rodzinę tam zamieszaną w różne w róż, czy karaną rodzinę, no to już tak może inaczej, nie czepiają się już teraz aż tak karanych, ale no pomóc to nie za bardzo ci pomoże, prawda? Patryk, nie wiem co lubię, ja na szkole jestem 6 tygodni, początki z bronią Legionowo jest super. Dobrze, że od stycznia dodatkowo 500. No, poniekąd to jest, masz rację Patryk, bo 650 brutto to będzie 500 plus, prawda? Policyjne 500 plus, prawda? Zrobi pan film o RZ na czasie? Kiedyś kurde bym to zrobił, prawda? Zobaczymy no, mmm, Patrzymy yy, Dobra, dobra yy, Już momencik, tak przelećmy trochę tutaj, bo się dyskusja kurde yy, Obróz, chusteczka Powiem szczerze, tak yy, Jest jeszcze jedna odpowiedź, której nie znam, bo niestety yy, być No, ale serweta Obrus. U mnie kiedyś w domu mówili, że obróz to serweta, prawda? Na stół się kładzie serwetę Czyli raczej, ale no chusteczka też, prawda? Chusteczka, chusteczka też Chociaż nie, chusteczka to raczej serwetka, kurde po mojemu No, nieważne no, nieważne. Mateusz, Panie Darku, czy te podwyżki w Policji nie odbiją się na nowych etatach? Nie, nie wiem, nie, nie, nie potrafię Ci powiedzieć. Pa, Patryk, nie wiem co lubię, jasna, jasna sprawa, nie odpuszczam, witam wszystkich rekrutujących. Życzę powodzenia, naprawdę warto się starać. Pizdandek, czy jeśli nie zapłaciłem na mandatu, to policja to zweryfikuje podczas rekrutacji, bo przypomniałem sobie, że dopiero teraz mandat mam niespłacony. Wiesz co, radzę Ci kurwa go zapłacić. Wprawdzie to tam niby, niby tam umarzają po jakimś czasie, czy po trzech latach, czy po iluś, ale radzę mieć czyste konto. Dobra, kukulu spadam, choroba, trochę za długo to gadamy tutaj. Y Panie Darku, pozostaje porzucenie w pracy w momencie przydzielenia na szkółkę, pójście na żywioł. No, no myślę, że będziesz wiedział, czy się dostaniesz, czy nie. Nigdy to tak nie jest, nie jest aż tak źle, żeby, żeby Ci nie powiedzieli. Mateusz, czy jest łatwiej dostać się do policji niż w zeszłym roku? Tak jest się łatwiej dostać. Yy, ogląda 77 osób 18 łapek, spokojnie, pixel kurde. Ja, ja naprawdę wolę jakieś szczere łapkowanie niż takie. A daj łapkę w górę, kurde, i tak dalej. Łapy w górę <głosługi> za nowy live. komendant. Wy komentarz wycofany. Dobra, teraz już ostatnie. Ostatnie. Ten. O! Czy żalić jest to, zwierzać się, ze, zwierzać się ze zmartwień, rozmyślać o własnych problemach emocjonalnych, składać zeznania o treści emocjonalnej w sądzie, prawda? Wszelkie podobieństwo do, prawidł, do prawdziwego multiego jest tutaj najzupełniej przypadkowe, prawda? jak najzupełniej przypadkowe. Słuchajcie, kończymy, bo godzina 15 to już uważam, że jest trochę, trochę za dużo nawet dla mnie i mieliśmy po, pogadać o poważnej sprawie, natomiast rozgadaliśmy się kurde na jakieś takie w ogóle luźne tematy szczególnie o tym, jaka jest rekrutacja w Rzeszowie, a że w Rzeszowie jest w Rzeszowie, jest chujowo to każdy wie, ale bojowo, Zośka, Damian, kurde widzę, że elitarni jednak na posterunku, do samego końca Słuchajcie, trzymajcie się kurde Tomas, jeżeli już mam się do ciebie dopierdolić jak sierżant Bagieta, do mnie zwierzać, nie od zwierza, tylko tylko od czego to jest takie, takie, a nie, dobrze, dobrze, zwierzać, kurwa się Zwierzać nie od zwierzaka, prawda? Zwierzać nie od zwierzaka. Słuchajcie, kończy, kończymy, kończymy, wystarczy już tego mojej konfabulacji, najważniejsze, że pięć stówek na łapę, jak się do policji dostaniesz, do, to dostaniesz. Sam nie czuję, kiedy rymuję. Trzymajcie się, cześć kochani widzimy się na Marszu Narodowców